Ten majątek jest warty około 100 milionów złotych. 60 milionów. To jest oferta potencjalnego kupca. Sorry, nie wiem czy to jest... Ale wy naprawdę tak to mamy po z głowy sobie wiliście, My was po to związaliśmy, żebyście czuli jakieś przywiązanie fizyczne, ale też i ograniczenia. Pieniądze zmieniają ludzi, więc mogłoby dojść do konfliktów między wami. Widzisz to, czego nie widzi nikt?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 w końcu zawsze konać się, jak zrobisz pierwszy milion. Milion, De determinacja, zacznij śnić. Milion, wszystko albo nic. twoja szansa. Lublin, największe miasto po prawej stronie Wisły i jeden z największych ośrodków akademickich.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 Widzi szansę tam, gdzie inni widzą zagrożenie. Zaraża pasją do nieruchomości i inspiruje innych. Teraz zamierza poruszyć Lublin i całą Polskę, rozpoczynając bitwę o milion. Mam nadzieję, że uczestnicy wyciągnęli lekcję z poprzedniego zadania, a dzisiaj mi to udowodnią. W poprzednim odcinku uczestnicy liczyli każdy grosz, a dzisiaj będą pławić się w luksusach. Daniel postanowił zabrać ich do jednego z najpiękniejszych miejsc w województwie, czyli do pałacu w Kozłówce. Zanim uczestnicy przystąpią do zadania, będą mieli szansę dowiedzieć się czegoś o rodzinie Zamojskich, jak i funkcjonowaniu muzeum. Witam Państwa bardzo serdecznie w tej starej posiadłości, pamiętającej połowę XVIII wieku. Nieprzerwanie do 1944 roku pałac był we władaniu rodziny Zamojskich. Pałac był wcześniej urządzony bardzo skromnie. Konstanty zapewne miał na to pieniądze, ponieważ te ponad 7000 hektarów przynosiło zyski. Obecny budżet muzeum oscyluje gdzieś w granicach 4,5 miliona. Z tej kwoty Ponad 3 miliony to są y, płace dla pracowników. Mamy tą dotację, która w 70% tylko zapewnia pokrycie płac pracowników. A nasze przychody to około 1,5 miliona. Za bilety, za parking, za wynajem, za dzierżawę. Zwiedzając te wnętrza, popatrzmy się zawsze na piękne sztukaterie, na wspaniałą kolekcję obrazów w ramach, piękne lustra. To wszystko stworzył Konstanty Zamojski. to jest potencjał. Dobry? ale też wymagający dużych prac, dbania, no bo to są dobra kultury. Witam Was w kosmówce. Na samym początku podzielimy się na drużyny i chciałem docenić dwie osoby, które najwięcej wniosły do swoich drużyn. To jest Piotr Lamoniada Adamczyk i Patryk Serfer Niewiadamski. Poproszę Was, żebyście jak na WF-ie wybrali po, jed po jednej osobie, do swojej drużyny, pojedynczo. Ja wybieram lidera e, przeciwnej drużyny z poprzedniego zadania, czyli Gosie. Okay. Wybieram Patryka. Patryka. E, to może już e, moją grupą e, polecimy, wybieram Bartka. Ja wybiorę Dianę. No i drugą Gosię. Okej. Okay. Mamy to. Wyobraźcie sobie teraz, w grupach, w której jesteście, że jesteście rodziną. Każda z tych rodzin dostała spadek. Spadek taki jak ten, czyli pałac, w którym tu się znajdujemy. Ten majątek jest warty około 100 milionów złotych. Macie podjąć decyzję, co z tym majątkiem macie zrobić. Wasza decyzja powinna być jednomyślna. Będziecie mieli do dyspozycji doradców, tutaj nasze jury oraz Natalię, ale to wy autonomicznie macie podjąć decyzję, jaką drogę wybierzecie i co zrobić z tym majątkiem wygra ta grupa, która podejmie najlepszą decyzję. Żeby pokazać Wam, czym są więzy rodzinne, postanowiłem pokazać Wam to w sposób fizyczny. Dokładnie tym. Możecie związać się w dowolny sposób, byleby to nie było za ręce. Macie na to zadanie godzinę. Bitwa o milion zaczyna się właśnie teraz. Czas start. Nowo powstałe rodziny udadzą się do doradców, którzy przedstawią uczestnikom propozycje zagospodarowania majątku. Każda z dróg opiera się na innych wartościach i innym modelu biznesowym. Zobaczymy, czy uczestnicy odrobili lekcje z poprzedniego zadania. Uzyskaliśmy taką nieruchomość i nie wiemy, co z nią zrobić. Ja nie znam się na tym. Nie widzę tutaj potencjału mhm. takiego, który, który mógłbym wykreować, żeby zwiększyć wartość tego miejsca i na nim zarabiać. Wartość nominalna tego miejsca jest wyceniona na 100 milionów. Pamiętajcie, że to jest wartość papierowa, a to ile ktoś jest w stanie za to zapłacić, to jest zupełnie inna kwestia. Jeżeli chcecie, możecie sprawdzić właśnie teraz, ile potencjalny kupiec jest w stanie zapłacić za tą nieruchomość. Jest to jest oferta potencjalnego kupca. To jest kwota, jeżeli decydujecie się na sprzedaż, taką kwotę za to nieruchomość otrzymać. Dziękujemy okay. bardzo. Bardzo dziękuję dziękujemy. za pomoc. Grupa trzyosobowa wylosowała najwyższą z możliwych ofert. Czy mogłabyś nam poradzić, co z tym zrobić? Czy, czy, czy, czy jesteśmy w ogóle w stanie, na przykład, pod taką nieruchomość otrzymać kredyt, jakieś finansowanie? Czy jest to objęte jakąś ochroną zabytków? No, a zastanawiasz się, co chcecie zrobić z no, tym miejscem? Wydaje, kredyt tak, kredyt. Tak, wydaje nam się najlepszą, mhm. najlepszą formą tego finansowania, bo koszty utrzymania są dosyć duże. Zobaczcie, ile musicie sprzedać biletów? Ile taki bilet kosztuje? Okay. 20 zł. Mhm. Ile biletów trzeba sprzedać, tak, żeby utrzymać tutaj to wszystko? Czyli sugerujesz nam po prostu, żeby, żeby tego nie zostawiać. Macie naprawdę perłę, perełeczkę, mhm. tak? I teraz wyobraźcie sobie, że z jednej strony możecie mieć muzeum, no, ale czy nie przy okazji warto byłoby dla bogatego klienta, który przyjeżdża tutaj, chce wydać pieniądze, zaproponować mu naprawdę świetny, ekskluzywny hotel. Mm -hmm. Ludzie są coraz bogatsi. Takie Oni już nawyżyć. mają dość tak kolejnego pięciogwiazdkowego hotelu w centrum jakiegoś Teraz miasta. jest coś w klimacie właśnie tego hotelu wybudować tutaj, wieku tak? na Dokładnie. tym wieku. Słuchajcie, doskonała, doskonała. czas nas goni, tak. musimy, musimy pójść, dobrać. idziemy, nie zawsze do... możecie wracać, tak? idziemy do Mariusza. Tak. Tam, tam tam tam tam tam, tam, tam. Rodzinie Piotra chyba spodobała się wizja Doroty. Dzień dobry, Dzień dobry cześć. Ja do poradę. poradę? Jaką poradę chcielibyście ode mnie uzyskać? E, rozważamy sprzedaż nieruchomości. Ja tę nieruchomość zostawiłabym w takim stanie, w jakim ona jest, czyli w formie muzeum. Pamiętajcie, to jest Wasz spadek. Może trudny bo jest to ogromny obiekt, ale jest to wasz spadek. To jest wasze dziedzictwo, wasza pamiątka rodzinna. Ty byś zostawiła po prostu, zostawiła to dla ja siebie. Ja bym zostawiła to dla siebie. Wystarczy, żebyście mieć świetny pomysł. Tu jest mnóstwo eksponatów. Pamiętajcie, te eksponaty też mają ogromną wartość. Okej. Okay. Obrazy, dzieła sztuki, to z biegiem lat zyskuje na wartości. Ja teraz się zastanawiam, czy w tym zadaniu są jest miejsce na sentymenty. Chodźmy, skoro może można jego eksperta. Tak, Jasne. Tak. Mamy tutaj te trzyciącowe. Tak. Odziedziczyliśmy tą posiadłość, wiemy co mamy. Chcieliśmy się zapytać, od czego jesteś ekspertem. Ja widzę tutaj koszty, widzę problemy, okay. więc zdecydowałbym się sprzedać tą nieruchomość mm -hmm. i pozyskane pieniądze zainwestowałbym na innym rynku. Tak okay. też w nieruchomości, natomiast zupełnie innym modelu. Dla mnie absolutnie nie czuję tego, że, że tutaj e, miałbym zostać z mhm. członkami mojej rodziny e, i wspólnie zarządzać takim majątkiem, mhm. e, bo jak coś nie wyjdzie, no to nie mam rodziny. Mhm. Okay. Poznacie kwotę, jaką realnie ktoś jest tu i teraz w stanie zapłacić za tą nieruchomość. Okay. Tu i teraz to nasz na przykład dzisiaj. Mhm. Dobra. Wybierzcie no. sobie, którą. Tą ustalić. też. Dobra. To to ja myślę, że to nie ma znaczenia w ogóle totalnie. To jest oferta, ale każdą tak ofertę może negocjować. Dobra, prawda? idziemy, wrócimy z e, odpowiedzią na pewno. Wylosowana kwota jest najniższą z ofert. Jak się ja zajmuje tym, czego potrzebuje ekskluzywny klient? Zobaczcie, że um, ludzie są coraz bogatsi, tak? Poszukują cały czas czegoś nowego. Chcą wyjechać sobie gdzieś na weekend, tak? I czego oni poszukują? Kolejnego pięciogwiazdkowego hotelu w mieście, kolejnego pięciogwiazdkowego hotelu nad y, jakimś jeziorem. Macie, nie wiem czy wiecie, macie 16 budynków na mhm. tej posesji. Tak, Więc możecie sobie część zostawić, tak? I mamy piękne muzeum, sale z eksponatami itd. A część tych budynków przeznaczyć na hotel, na spa, na stajnię, na to aby zainteresować bardzo bogatego klienta, który zostawi Wam naprawdę dużo pieniędzy. Dobra, chcielibyśmy się dowiedzieć, cześć. Eee... Co możesz nam e, powiedzieć o, o odnośnie tego? Jakieś propozycje masz odnośnie tego Jaką naszego Moim zdaniem powinniście pozostawić obiekt w takiej samej formie, w jakiej on teraz funkcjonuje, czyli powinno być to muzeum. Co sądzisz A, o tym, żeby zagospodarować trochę ten obiekt, żeby go zostawić, tą część muzealną, no, taką gdzieś tam propozycję e, dostaliśmy, ale żeby jednak zainwestować w niego pod na przykład kredyt, pod tą nieruchomość e, i e, zrobić tutaj m, taką też strefę wypoczynkową dla naprawdę e, wibowskich W samym muzeum, e, e, w pałacu? E, nie, na przykład poprzez postawienie dodatkowych budynków na terenie, którym jest 21 Być hectaret. może w terenach gdzieś zielonych, e, ale moim zdaniem ten, ten obiekt powinien zostać taki, jest. On jest w tak piękny. Bez... Tak ja myślę, że Natalia już jest spokój. zdecydowana, że od Natalii nie dostaniemy innej porady. Ze względu na deszcz zadanie przeniosło się pod dach. To może ja mam jedno pytanko kolejne odnośnie właśnie sprzedaży. Jak zainwestować najlepiej, na przykład tą kwotę, którą my teraz dostalibyśmy od naszego klienta 60 milionów złotych. Gdybym ja dzisiaj dostał 160 milionów, bez niczego ulokowałby mnie w nieruchomości na rynku, który znam. W moim przypadku byłby to prawdopodobnie Lublin i Warszawa. Pamiętajcie, co zrobił inwestor, który zdecydował się na zakup tej nieruchomości. On zrobił kluczową rzecz. O, nie, jaką? Policzył. Błędem było to, że nie planowaliśmy. To może, może właśnie teraz jest czas, żeby przekalkulować wszystko. Mogę Wam to policzyć na przykładzie rynku lubelskiego, bo ten tak. rynek znam. Więc średnia wartość nieruchomości e, 300 tysięcy. Na rynku lubelskim jest w stanie generować 1800 zł zysków miesięcznych. Takich mieszkań jesteśmy w stanie kupić ile? 200 kim dużo. Uh -huh. No myślę, że ciężej by nam było znaleźć inwestycję, która przyniesie nam większe, uh -huh. większe życie. Dziękuję. Ja? Dziękuję bardzo. Dziękuję, Dziękuję bardzo za pomoc. Czekamy, czekamy, za pomoc. czekamy na naszego eksperta. Skorzystamy no, jeszcze z jego super. pomocy. E, Słuchajcie, będziemy... co Ty możesz nam powiedzieć dużo o tej nieruchomości? Powiedz mi, jak mhm. wygląda na dzień dzisiejszy, e, czy ona jest zyskowna, jakie dzień dochody ona przychodzi, nam. ja wiem, że Wy musicie, żeby w ogóle jakoś utrzymać, przynajmniej półtorej miliona tak. zarobić na biletach. Półtorej miliona, tak, ale miliona w tam, na tak, tak się dzieje. Mamy hmm? taki pomysł generalnie, żeby... E, Pozyskać dofinansowanie, mhm. żeby zostawić to w takiej formie, jakiej jest, natomiast mhm. jeszcze dodatkowo wybudować e, tutaj e, hotel i robić wystawy. Mhm. Ja wiem, że to jest piękna wizja. Super, mamy hotel, okay. mamy spa i tak dalej, ale co się musi stać wcześniej, żeby to było? Czy to jest tak, że wy my od razu macie pieniądze ze tak. spania? No nie, to, trwa. to tak, trwa. Tak? Remont trwa. Pomyślcie o ogrzewaniu, jakie tutaj jest. Pomyślcie o tym, kto tu pracuje. Ile jest tych osób? Tak, musimy jak to, jak to to jest 4 miliony mamy 4 miliony do. Tak. Zastanówcie się na tym, bo Zadań, wy żyjecie tak. zbytnio wizją tylko tego, jak tak, to będzie tak. piękne i wspaniałe. Spreść Natomiast na pamiętajcie, że to trwa, tak? To tak, nie to jest tak, jest tak jest że wy proces. już macie od dzisiaj czasu żeby żeby to wszystko działało, setki pomysłów niepodparte żadnymi wyliczeniami. No, brawo drużyno. Dobra, skończymy dalej. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękuję. Zostało nam 8 minut. Nam 8 minut. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy z powrotem. Cześć, cześć, cześć, cześć. Mamy bardzo ważną sprawę cześć. do pani. Tak. O tak? tak, tak. o stopę zwrotu tego rozwiązania, które nam o którym rozmawialiśmy, aha, którą okay. proponowałaś. no mister jest tak. No a wiecie po ile macie bilety? Szacunkowo przyjmijmy, że mamy bilety, wstępnie już to ustaliliśmy. Po... To będzie prestiżowy, prestiżowy hotel, taki super. No to powiedzmy, że doba 500 zł, 800? Nie wiem. Gdzie... No dobra, Sorry. Nie wiem, czy to jest. Ale wy okay. naprawdę tak to z 100 zł sobie Okej. Czy nie dostaniemy żadnej średniej liczby? Nie jestem w stanie bawić. W tym momencie żadnej. Wybierzemy się do tego eksperta? Ale my zawsze internet i tak. może tak, jest. tak tak, Tak, tak, jest, tak. Jest, tak jest. Powiedz mi, a czy jesteś nam w stanie finansowo powiedzieć, bo kwoty 20 milionów to w ogóle nie rozważamy, wydaje nam się? Rozumiem podejście rodziny. Ja Jeśli on zaproponował 20 do 100, to zaproponował 5 razy niżej niż to jest wyceniane. tak? Zwróć uwagę, dlaczego on to zaproponował. No bo on nam zaproponował 20 milionów, tak? Dobra. Ale to kosztuje 100 milionów. Raz, mhm. 2 3. Jego oferta a jaki masz pomysł na tą inwestycję tak. za to 20 milionów? Ja Je... kupuję mieszkanie na wynajem. A z kwoty 20 milionów, ile jesteśmy w stanie zarobić rocznie na takich biznesach, które których ty mówisz. Jeżeli macie 20 milionów, mogę wam powiedzieć na rynku lubelskim jak to wygląda. Na rynku lubelskim za 300 tysięcy kupicie mieszkanie, które będzie wam przynosić 1800 zł w zysku na 300 Zabiszysz? miesięcznie. Mieszkanie 300 tysięcy? 300 tysięcy. Jedno mieszkanie, tak? To, to 1800 1800 o, 60, 60 mieszkań. mieszkań. 60 teraz mieszkań mieszkań razy, kasur, 1800 razy 1800. Złote. Razy 12. milion 296 Aha. Rocznie. Rocznie. Tak. Na czystą. Ja, I mamy święty ja skąd. Będziemy poróżnieni w takim razie, bo ja bym sprzedała w takiej sytuacji. Ten pałac? Ja też bym sprzedała teraz. Ja bym dawał. Nie ja za taką bym... kwotę. To jest 10 lat nie. inwestycji, no, to no Za 100 złapie. milionów, nie za, nie za 20 Nie za 20. Na no, 100. Ale my, Ale mamy, ofertę ma. my mamy ofertę o. 20. Mamy ofertę 20 i nic nie zrobimy. A no tak, sorry. 100 bo, tysięcy to jest tak 100 milionów. to jest. Milion. Moi drodzy, czas stop. To koniec tego wydania. Idziemy się w studio. Dobra. Dziękujemy. Chcielibyśmy się dowiedzieć, jak Pani widzi rentowność naszej inwestycji w tej chwili, jak, jaka stopa zwrotu, roczna tu mniej więcej... W tym momencie nie mamy nie dużo kapitału. Nie nie macie żadnych oszczędności swoich, prywatnych? Okej, okay, czyli nie zrobimy tutaj praktycznie nic, w sensie nie, nie stać nas, żeby w żaden sposób to urozmaicić. Zajedzować, nie? Tak. Okej. Okay. Pozyskanie inwestora jest jakimś pomysłem, ale to nie mamy... 10, i my, i my. 9, Patryk, nie, bo, bo widzę, że jesteś. Że że jesteś nie do końca tak przekonany, co? 7, co ty na to? Ja jestem na to Nie, to 5, musi być wspólna decyzja, nie? 4, 3, 2, 8, Tak, Tak, tak, tak, tak. Dziękujemy za pomoc. Dzięki. Rodziny mają czas na dyskusję, a decyzję, co zrobią ze spadkiem, przedstawią Danielowi w studio. Jesteśmy już po zadaniu. Powiedzcie mi proszę, co tam się wydarzyło i jak sobie grupy radziły z Waszymi drogami i wskazówkami? Dorota, mm -hmm. może od Ciebie mm -hmm. zacznę. Zacznę od tej drużyny. Oni łyknęli bardzo mój pomysł, żeby część kompleksu przeznaczyć na hotel, na spa, ale było tam bardzo mało takich twardych rzeczy, żeby oni mnie pytali, jakie remonty trzeba zrobić ile muszą zarobić, żeby, żeby to było rentowne. To, to już niekoniecznie. Nie, nie pytali ja to, tak? A druga grupa? A druga grupa... oni, oni poznali mu pomysł, e, też im się podobało, e, im się też ta wizja podobała, ale też e, między innymi ten Patryk e, zwraca uwagę na to, że właśnie sprawdźmy też inne opcje, dowiedzmy się. Super, dzięki. Mariusz? Moim pomysłem było to, że ponieważ nie znam się na tego typu obiektach, totalnie nie czuję tego klimatu, więc sprzedałbym to a zarobione pieniądze w ten sposób, zainwestowałbym na rynku nieruchomości, ale w mieszkanie na wynajem. Każda z tych drużyn mogła wylosować różne ceny, za jaką mają dzisiaj kupca i mogą mu sprzedać tą konkretną nieruchomość. Drużyna dwóch patryków wylosowali najwyższą z możliwych ofert, była 60 milionów i tak kręcili nosem. Nie zapytali o nic, trochę mnie zdziwiła reakcja Piotra na ofertę, którą wyjął z koperty, niemal się obraził jak zobaczył, że to jest tylko, w cudzysłowie, 20 milionów mhm. za obiekt wyceniany na 100 i praktycznie chciał odchodzić. Za taką cenę tu nie mam co rozmawiać. I już praktycznie zaczął pakować rodzinkę. Dzięki. Anatolia, przy twoim stoisku, jaki był na co ty ich próbowałaś nakierować i jak oni na to zareagowali? Ja im proponowałam, aby obiekt zostawili w takiej samej formie, jaka, jaka jest, czyli w formie muzeum. Ale oni rzeczywiście byli negatywnie nastawieni troszkę do grupa? tego pomysłu. Zarówno jedna i druga, bo tak, zacznę od tej trzyosobowej, bo przyszli do mnie ewidentnie nastawieni na sprzedaż tego, tego obiektu, bo przyszedł on Mariusza i gdzieś tam zaświeciło się w ich głowie, że rzeczywiście, z racji tego, że to jest dziedzictwo, że rzeczywiście może to zostawić dla siebie. Natomiast druga grupa, tutaj ewidentnie Gosia Byliniak, ona... Ewidentnie nastawiała grupę do tego, żeby absolutnie odejść. Ona w pewnym momencie powiedziała, że ten pomysł jest absolutnie zły, że, że gdzieś tam ja już nic nie wniosę te, do, tej, do tej rozmowy, że tutaj nic się już nie dowiedzą i że idźmy stąd. Ok, dziękuję Natalia. A my w takim razie poprosimy o pierwszą grupę, w tej, której są trzy osoby. Jaką koncepcję wybraliście? Po rozmowie z ekspertem Mariuszem ustaliliśmy, że wszyscy decydujemy się na sprzedaż tej nieruchomości. Mając te 100 milionów zainwestowalibyśmy na początku w wiedzę, bo wczorajsze zadanie pokazało nam, że oszczędzanie na wiedzy nie kończy się dobrze i są to katastrofalne straty. Po tej pierwszej inwestycji w eksperta, od stricte od e, takich dzieł muzealnych, udało nam się sprzedać to e, za tą kwotę 100 milionów lub większą. 100 milionów? Ktoś złożył Wam dobrą ofertę. Mieliśmy inwestora, który zaoferował nam 60 milionów. Gdyby nasz pierwszy wariant się nie powiódł, sprzedalibyśmy to nieruchomość za 60 milionów. I wtedy zainwestowalibyśmy, w, tak jak wspomniałam wcześniej, w profesjonalne kursy związane z, ze sprzedażą, z, nieruchomo z rynkiem nieruchomości. Czy jako rodzina byście razem robili biznes? Tak? Tak, stwierdziliśmy, że skoro naszą rodzinną posiadłość sprzedajemy, to nasze więzy rodziny, to my tworzymy rodzinę, a nie budynek, więc wchodzimy razem w biznes. A braliście pod uwagę, że te pieniądze, które dostaniecie, które wam spadły jak manna z nieba, spowodują to, że się zmienicie i spowodują to, że za chwilę się nie będziecie tak dobrze dogadywali i te pieniądze mogą być pułapką dla was? Jeżeli teraz jest nam dobrze jako rodzina, Mamy bardzo dobre relacje. Jesteście spokrewnieni, ponieważ dostaliście spadek. Powiedzcie proszę, dlaczego nie wybraliście tego, co wam Dorota przedstawiła, czyli tej propozycji? I czy w ogóle policzyliście to? Czy to się opłaca? Czy to ma sens? Staraliśmy się to obliczyć i zasugerowaliśmy się też tym, co mówiła dyrektor tego obiektu. Jak to szczegółowo? Szczegółowo nie. Na co ocenialiśmy dzisiaj w waszej pracy? No na pewno zdolność... Zdolność przewidywania. Przewidywania. przewidywania. Czy, przewidywania. Intuicyjnego? Myślenia, tak. Emocjonalnego przewidywania? No nie. Sprawdzanie czy liczymy konkretnie wszystko, to jest tylko na, na gdybaniach. Okej. Okay. Ja mam takie razie dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Za prezentację Waszej decyzji. Poprosimy w takim razie kolejną grupę. Ok, więc jaka jest Wasza decyzja? Nie była to decyzja do końca nas satysfakcjonująca, natomiast jedyna i najrozsądniejsza w tej sytuacji, bo inne gdzieś tam propozycje, pomysły, które doradcy doradzali opierały się tak naprawdę na wizjach. Tutaj opieramy się na cyfrach. Za kwotę 20 milionów moglibyśmy kupić na rynku lubelskim 60 mieszkań. W okresie lat 10 ta stopa zwrotu z inwestycji byłaby na poziomie 73%. Przez 10 lat z 60 nieruchomości mielibyśmy 104 nieruchomości przy takiej stopie zwrotu. E, I z majątku, którego zaczynaliśmy 20 milionów. E, mielibyśmy 34 miliony e, e, 320 tysięcy. Mieliśmy wybór, albo zostać z pałacem, na którym na to się, życie praktycznie. Na którym się nie znamy na prowadzeniu, e, który wymaga od nas od razu inwestycji, w których nie posiadamy pieniędzy, e, albo mogliśmy od razu mieć mniejsze pieniądze, ale je zainwestować. To policzyliście to, że to się nie opłaca? Czy to chodziło o kwestię, że nam się nie chce, że nie mamy kapitału i kompetencji i nawet nie liczyliście tego? Czy... Yy, d -d Dokładnie o to chodziło, że nie mamy ani kapitału na start, choć wiemy, że kapitał można załatwić, ale na obecną chwilę nie udało nam się, bo szukaliśmy również sposobu na to, że może znajdziemy jakiegoś inwestora, zbyt duże przedsięwzięcie, pomimo, że zyski, jeżeli by to zaczęło działać na pełnych obrotach, zyski na pewno byłyby zadowalające. To, że nie udało wam się znaleźć inwestora, według mnie nie jest żadnym wytłumaczeniem. A może udałoby wam się znaleźć wspólnika, który potraktowałby tą nieruchomość jako wasz wkład barterowy, wyceniłby ją na 100 milionów, on by dołożył kolejne pieniądze, kolejne 100 milionów i stworzylibyście obiekt warty 200. I mielibyście Jedno, w Każdy z was miałby po jednej czwartej, e, albo może po jednej ósmej majątku 200 milionowego, a nie po jednej czwartej majątku 20 milionowego. Powiedzcie mi proszę jeszcze, e, w jaki sposób byście te mieszkań kupili? Kupilibyście je e, na jakąś spółkę? Nie, nie ustaliliśmy formy tej działalności. E, jeszcze tylko, zde że zdecydujemy się sprzedaż i każdy tak naprawdę mógłby zrobić z tymi pieniędzmi e, też um, jakby co chce. Ja, a jak mu się znacie? Jako rodzina? Jako, jako rodzina? rodzina? Jako rodzina? Ja ja rodzinę rodzinę rodzinę. Się życie, całe życie, rodzinę. Ufamy mhm. sobie. A robicie ze sobą jakiś biznes? Nie. Mhm. Pieniądze zmieniają ludzi, mhm. a więc mogłoby dojść do konfliktów między wami, że dobrze ludzie potrafią się o pieniądze pokłócić często. Dlatego e, kupowanie tego razem nie, nie jest najlepszym wyjściem. Zadawałem Wam wcześniej pytanie e, z czym idziecie do inwestora? Czy z fajnym pomysłem czy z czymś więcej? W tym pytaniu chodziło mi konkretnie o to, że jak ja szukam inwestora to idę do niego z konkretnym, policzonym planem. Słuchaj, Mamy taką nieruchomość, to jest jej wycena. Ceny noclegów w takich miejscach, które chcemy z tego zrobić, są takie, takie, takie. Ta inwestycja pozwoli nam zarobić tyle, tyle, tyle. I wtedy inwestor się znajdzie. Bo jeżeli wyjdziecie do inwestora, mamy zajebisty pałac, mamy super pałac. Na pewno będziemy zarobić na tym duże pieniądze. To nie znajdziecie miejsca. Chciałbym, żeby każdy z Was wskazał osobę, która najwięcej wniosła do zespołów pracy, a która najmniej. Piotr jest bardzo energicznym człowiekiem, więc myślę, że naprawdę bardzo dużo wniósł yy, do mhm. tego zadania. On, yy, yy, on szybko myśli i szybko działa, także bardzo mi się to podoba. A najmniej? Ja najmniej? Wska ja wskażę siebie. Mhm. Dlaczego? Może dlatego, że myślę wolniej. Uważam za osobę, która dużo wniosła, e, i jednocześnie wniosła za dużo, e, to, to Gosia. Czasem po prostu zbytnio drążyła jeden temat, który nie był dość istotny. Bardziej uwagi gdzieś tam ograniczało nas czasowo, tak? Uważam, że najmocniejszym ogniemem była Gosia bo twardo trzymała swoich pomysłów, jeżeli zmieniła jakieś zdanie, to również twardo go trzymała. Natomiast jako najsłabsze ogniwo strzelam w siebie, bo uważam, że mógłbym być bardziej kreatywny. Najmocniejszym w naszej grupie to mi się wydawał Bartek, bo fajnie, też miał fajne pomysły, fajnie to wszystko ogarniał. Nie uważam się za najsłabszą w tej grupie w tym zadaniu, ale jeżeli muszę wskazać, no to... Małgosia Trzymała się swoich koncepcji, ale nie wychodziła z innymi. Nie proponowała czegoś nowego, jakichś innych rozwiązań, ale, ale to fakt, trzymała się swoich pomysłów, broniła swoich, ale nie była otwarta na inne. Ja Wam dziękuję serdecznie w takim razie za przedstawienie waszych, Waszej decyzji i za chwilę Was poprosimy. Dobrze, dziękuję bardzo. O, ja to Ja z tym załatwiona. Umówiliśmy się, że jak trzeba będzie, to będziemy wymyślać rzeczy. No i Małgosia już na wymyślała tak. Jak ja to nie, żadnych swoich pomysłów nie mam, no i no to tym załatwiona. Wiesz, no musimy być dla siebie też. Trzeba było nie drążyć, umówmy się, że nie będziemy drążyć po prostu pokrótce, cokolwiek, powtórzyć po, po, po, po kimś, rozumiesz, po co wymyślać i drążyć, przecież to jest prawda co powiedziałaś. no to po co jeszcze drążyłaś, po co jeszcze drążyłaś? Ja mogę coś sprostować? Proszę. Chciałam powiedzieć, że nie do końca zgadzam się z opinią Małgosi yy, i są na to dowody również na taśmie. Ja, ja jako pierwsza zaproponowałam zmianę pomysłu z, yy, z yy, inwestowania, yy, z pozostawienia. Yy... Okej, okay, Małgosi, masz prawo się nie zgodzić, to jest mhm. opinia Goś. Yy, na tym yy, zakończmy. Okay? Ja Słuchajcie, to zadanie nie było proste i wbrew pozorom w tym zadaniu nie chodziło o to, żeby wybrać jedną najprostszą decyzję. Tu chodziło o drogę, którą prze mieliście przejść, o analizę, którą musicie zrobić. I chodziło o to, czy zanim podejmiecie konkretną decyzję, sprawdzicie wszystkie możliwe alternatywy. I... Nie zrobiliście tego. Obie grupy poległy na tym, że chciałyby wspólnie robić interesy z rodziną. My was po to związaliśmy, żebyście czuli jakieś przywiązanie fizyczne, ale też i ograniczenia. Chcieliśmy dzisiaj zobaczyć, czy wy się nauczyliście czegoś wczoraj i czy wy dzisiaj, wiedząc jakie zrobiliście wczoraj gafy, Weźmiecie to pod uwagę, że okej, okay, ja muszę wziąć trzy opcje. Wszystko obliczyć. Nie brać nic intuicyjnie. Zanim zaczniecie liczyć, spędzaliście u mnie mnóstwo czasu. Dzisiaj mamy decyzję. Nikt nie odejdzie z tego odcinka. Zostajcie wszyscy. Ale jutro prawdopodobnie odpadną dwie osoby. I jutro zadanie zweryfikuję. Poznali. Dzięki. bardzo. Mega się cieszę, że dzisiaj z programu nie odpada nikt, po prostu bardzo się lubimy już całą ekipą i po prostu mamy jeszcze jeden dzień dłużej razem. Nam się wydawało, że podczas zadania sprawdziliśmy wszystkie opcje, a my generalnie na hura chcieliśmy zainwestować w hotele tak? no i, i to nam wygódlą no Mariusz. Obie drużyny w podobny sposób rozwiązały problem i na wyrównanym poziomie wykonaliśmy to zadanie. Nasze zadanie dzisiaj udało się naprawdę fajnie, bo współpraca była ekstra. Co prawda efekty nie były perfekcyjne, ale zabawa była świetna i współpraca naprawdę owocowała dobrem i dobrą zabawą. Dziś nikt nie odpadł, natomiast w kolejnym odcinku być może odpadną dwie osoby. Jeżeli domyślasz się, kto to może być, wytypuj w komentarzu pod tym filmem oraz zapisz się w linku, jeżeli chcesz wygrać moje warsztaty. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał i wciśnij dzwoneczek, wtedy na pewno nie przegapisz kolejnego odcinka. Ten budynek to jest to wielki, ogromny flip. Dzisiejsze zadanie nazywa się projekt uzdrowisko. Pamiętajcie o radach Daniela, czas start. Wygra ta drużyna, która najlepiej wykona to zadanie. A mamy jakąś taką listę zakupów? Nie, nie, nie, nie. nie. A akcesoria do malowania? Jest. 300 złotych Kabina prysznicowa? Słuchajcie, mamy też bo ci... bo co mamy? ostatnie 6 minut. Na wykonanie tego zadania. Dobra, lecz. Macie dokładnie godzinę. Wasze ubrania były mokre. Patrząc na was, byłem pewien, że kolejnie Myślę, że mi nie zaufali. Dlaczego akurat ty miałbyś zostać w programie? Każdy z was dzisiaj popełnił błędy. To dzisiaj wy, wypadacie z gry.